Różna przekazuje Ci przekazuje Ci salę wirtualną. Dziękuję bardzo. To tak, ja owszem jestem prawniczką, ale szczerze mówiąc najbardziej, to się utożsamiam z określeniem czerka projektów IT, ale tak to jest z tą nowoczesnością, że żonglujemy różnymi naszymi tożsamościami. I dzisiejszą prezentację jakby oparą też o nasze doświadczenia i taką wiedzę z, z zakresu prowadzenia projektów IT właśnie dla... A, a, a tutaj zerkam, że... Dobrze, cieszę się, że niewyraźnie wyraźnie słychać, super, super. Więc nasze doświadczenie właśnie z prowadzenia projektów IT w instytucjach kultury, tą całą jakby bazę informacji, wiedzy, bo, bo oczywiście nie wszystko jestem w stanie dzisiaj powiedzieć państwu w trakcie półtora godzinnego webinaru, Natomiast ona jest dostępna na, naszym, na naszej platformie, na naszej stronie Transformator Kultury. Jeśli jeszcze tylko pewnie Państwo widzą moją prezentację, tak, ten pierwszy slajd. Super. Więc tak, na stronie, tutaj Natalia teraz opublikuje link do strony Transformatora Kultury. Znajdą Państwo tam. Całą masę wiedzy, narzędzi, też nagrań, a przede wszystkim wydaje mi to, czego tutaj dzisiaj nie będzie, nagrania i rozmowy z pracownikami pracowniczkami instytucji kultury, w których oni się dzielą swoją wiedzą na temat, doświadczeniami przede wszystkim na temat prowadzenia projektów IT. I tylko dodam jeszcze, że ten projekt Transformator Kultury realizowaliśmy wspólnie z naszym partnerem technologicznym superskryptem, więc jest to taki projekt, a tym samym ta, ta wiedza, którą tam udostępniamy, uwzględnia i perspektywę instytucji kultury, ale też perspektywę biznesową, perspektywę osób, które programują, pracują dla instytucji kultury i realizują te projekty. Super. I teraz... Um, mm -hmm. Dobra, się I to, o czym dzisiaj będę mówiła, a to też, co wynika właśnie z Transformatora Kultury i to, co widzieliśmy na początku, tworząc tą, ten, ten, ten, ten projekt, że ta specyfika projektów IT w instytucjach kultury polega na tym, że one gdzieś muszą, tak myśląc o realizacji tych projektów, o, o prowadzeniu ich, musimy uwzględnić, Tą szczególną sytuację z instytucjami, która polega na tym, że instytucje mają swoją misję, mają swoje strategie, um, ale też um, na takim, na tym, że instytucje kultury um, muszą w trochę w inny sposób pracować ze swoimi um, odbiorcami, użytkownikami um, końcowymi. I teraz. Um, w ten sposób, uwzględniając te, te wszystkie e, zmienne i te wszystkie potrzeby, stworzyliśmy następując taki flow etapów realizacji projektów cyfrowych. Ja o tym będę dzisiaj mówiła. Natomiast zanim jeszcze przejdę do, e, do każdego z tych e, etapów, chciałabym chwilę powiedzieć na temat... E, tego, czym jest User Center Design, uh, który pojawił się w opisie tego dzisiejszego uh, spotkania. I chciałabym od razu zapytać, czy ktoś z Państwa już się spotkał z, tak, z, takim, z takim terminem, z tym określeniem? Można tutaj mi odpowiadać na czacie, to ja, ja od razu zerknę. Um, widzę, że. Tak, super. Uh -huh, tak. Uh -huh. Design Thinking. Tak, na szkoleniu z Panią Janu, super. E, to, jak wyżej? Cieszę się, no to w ogóle dzisiaj e, m, widzę, że mamy taką mocną e, grupę, która już była na naszych warsztatach, bardzo mnie to cieszy. E, m, dlatego w takim razie może powiem e, ku, um, krócej o, o user-centered design. I tak, oczywiście user-centered design nie jest związany z metodologią design thinking, ale najprościej, o co w tym chodzi, jest to taki rodzaj projektowania i w ogóle myślenia o produkcie i o celach, jakie ma realizować ten produkt w oparciu o potrzeby użytkownika. I to, co jest kluczowe dla, dla tego rodzaju myślenia, jest, takie, jest to dobre zrozumienie potrzeb użytkownika i zrozumienie, do, ko, do kogo chcemy trafić z tym produktem, jaki, Pro, jakie problemy użytkownika chcemy rozwiązać albo jakie potrzeby zrealizować i kim jest, ten, kim jest ta osoba. Um, Myślę, że w kategoriach instytucji kultury musimy się zastanowić, czy czasami projektujemy dla osób, które mają przyjść do naszej instytucji, albo czasami może projektujemy dla uh, jakieś rozwiązanie, jakiś portal dla osób, które wiem, że na przykład nigdy nie trafią fizycznie do naszej instytucji, ale z, z jakiegoś powodu E, uważamy, że nasze materiały, zasoby mogą też e, zainteresować osoby, które nie mieszkają na drugim końcu Polski i e, chciałby je poznać. I to, co jest ważne w tym, w tym myśleniu, żeby podjąć takie działania, czy to w formie badań, czy to w formie analizy person, m, tworzenia map empatii, testowania pewnych rzeczy, żeby poznać jak najbardziej ta, tą osobę, tą grupę, do której e, projektujemy. Bo też. Yy, yy. I ta kategoria user centered Design, ona też łączy się z myśleniem o strategii projektu. No bo czym jest ta strategia, e, i, i tutaj podkreślę, strategii projektu, a nie strategii produktu. Bo to, co jest bardzo istotne i o czym wielokrotnie mówimy w Pracowni tworzenia Kultury i pewnie trochę do znudzenia będę też o tym przypominać w ramach tego webinaru, że strona internetowa, aplikacja, portal, jakiś portal albo jakiekolwiek inne rozwiązanie technologiczne to jest tylko narzędzie, do celów, które chcemy zrealizować za pomocą proje całego projektu cyfrowego, całego projektu IT. I zwłaszcza dla instytucji kultury, mm, które, tak jak Państwo wiedzą, są, mają pewne konkretne ograniczenia budżetowe, które mają strategie, które mają swoje misje, które e, mają też pewnu, pewien rodzaj decyzyjności, który bywa bardzo często hierarchiczny. Zrozumienie, po co robimy coś, co chcemy osiągnąć, do, też również do, do kogo chcemy z tym, z tym rozwiązaniem trafić, jest kluczowe i dopiero i dlatego, kiedy my m, zaczynamy myśleć o czymś takim jak projekt cyfrowy, to powinny zostać zrealizowane następujące kroki. Określenie kontekstu projektu, zdefiniowanie celu projektu, kryteriów sukcesu pro, projektu zebranie i analiza jak największej liczby informacji na temat grup odbiorców, określenie ramowego budżetu projektu, zdefiniowanie naszych ograniczeń i analiza możliwości promocyjnych. I teraz pokrótce, jak to może wyglądać w praktyce i jakby co, co może się kryć pod tymi krokami, pod konkretnymi krokami? Kontekst projektu to na przykład chcemy, żeby w czasach pandemii nasza instytucja była bardziej dostępna żebyśmy, żebyśmy musieli, mogli być mniej uzależnieni od e, fizycznej obecności naszych odbiorców. I to, tak, to jest, kontekstem jest pandemia, a celem jest większa dostępność. Co będzie nasze, kryterium naszego sukcesu? Mm, nie wiem, być może jest, to, to, to oczywiście jest to zawsze indywidualne, widzę, ale nic nie słuchać. Um. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ma problem ze słyszeniem mnie? Słychać, dobrze. Um, kryterium, kryterium sukcesu, na przykład um, zwiększona liczba um, pobrań jakichś, jakichś materiałów, które są dostępne online, albo może kryterium sukcesu w sytuacji, kiedy dopiero jesteśmy na etapie digitalizacji naszych zasobów jako instytucji kultury, może być to, że nie wiem, jakiś procent naszych materiałów, jakiś procent naszych materiałów jest dostępny online i użytkownicy z nich korzystają, mają do nich dostęp. Um, zebranie informacji informacja na temat grup odbiorców, to mogą być ankiety, to mogą być rozmowy, to może być zrozumienie, do jakiej publiczności chcemy trafić. To może być na przykład uznanie, że no dobrze, skoro kontekstem jest pandemia, Celem jest e, zwiększenie dostępności, a kryterium sukcesu jest to, że nasze zasoby są dostępne online i są wykorzystywane przez użytkowników, to być może naszą grupą odbiorców, którą chcemy poznać, jest znaczy zrozumienie, dla której z grup odbiorców kontekst pandemii jest najbardziej problematyczny w uczestniczeniu w, do, w dostępie do kultury. Być my, może będą to osoby starsze, być, ale być może. Młode matki z dziećmi, które w tej chwili nie chcą z różnych powodów, z powodu pandemii, odwiedzać fizyczne instytucji kultury. Zdefiniowanie ograniczeń, to znowu, może być to kwestia budżetu, może być to kwestia czasu, że musimy zrobić rozwiązanie, wymyślić takie rozwiązanie, które relatywnie będzie można szybko wdrożyć. Ten ramowy budżet na tym etapie, nie chodzi o to, żeby już teraz mieć bardzo skomplikowany i bardzo złożony budżet, natomiast chodzi o jakieś widełki. Tak, żeby gdy będą Państwo myśleć o już o konkretnym rozwiązaniu, narzędziu, które będzie realizowało ten cel, czy to będzie, żebyśmy widzieli, czy my rozmawiamy o 100 tysiącach czy 10 tysiącach. Analiza możliwości promocyjnych to jest bardzo ważne. I to jest ważne też dlatego, że instytucje kultury często o tym po prostu zapominają albo, że dział myślenie w kategoriach tego, jak będziemy promować te, to rozwiązanie powinno e, być elementem już od początku projektu. To znaczy nie powinno być tak, że dopiero w momencie, kiedy skończyliśmy już projekt cyfrowy, to otwieramy projekt pod tytułem promocja, e, bo to jest po prostu za późno i też e, tracimy, ten moment, kiedy my mogliśmy już na etapie realizacji konkretnych rozwiązań wymyślić to i wdrożyć takie rozwiązania, które pomogą nam przy działaniach promocyjnych. No i dobrze. No i teraz mamy. Et etap kolejny, czy już mamy jakiś e, zarys strategii projektu, wiemy, co chcemy zrobić, dla kogo, jaki cel chcemy rozwiązać i teraz dopiero możemy powoli się przybliżać do takiego myślenia, jak. I teraz w zależności e, od tego, e, jaki mamy budżet i o jak dużym projekcie e, myślimy, zaczynamy w jakby uruchamiamy taki projekt kreatywny tak, żeby zastanowić się, jakie rozwiązanie cyfrowe, jeśli nie przesądzamy, czy to będzie aplikacja czy strona internetowa, jakie rozwiązanie cyfrowe mogłoby najpełniej realizować nasz cel. I tutaj w zależności od tego, czy, czy, jakimi właśnie środkami dysponujemy, czasami na tym etapie dobrze jest zaprosić kogoś z zewnątrz. Kogoś, kto ma na przykład większe doświadczenie w, takim, w tworzeniu narzędzi cyfrowych, ma być może większy ogląd na, na temat tego, co teraz jest modne i, i warte wdrożenia, tak żeby na przykład móc stworzyć może nawet więcej niż jeden zespół kreatywny albo w ramach jednego zespołu kreatywnego kilka rozwiązań, które będziemy analizować i właśnie zderzać te pomysły z z jakąś krytyką albo szukać możliwie najlepszych opcji. Ja tutaj chciałabym też Państwa zachęcić, na stronie Transformatora jest dostępny taki film, w którym ja tłumaczę, jak na przykład w ramach tego procesu wykorzystać szablon właśnie do takiej pracy kreatywnej i analizy pomysłów, szablon Impact Effort Matrix. Na stronie na pewno go znajdę, Natalia, jakbyś mogła też może podlinkować, jeśli masz gdzieś na wierzchu ten link do tego konkretnego rozwiązania, to to będzie super. Mhm. Mm, tak, jeszcze chyba tutaj, to też a propos, może się jeszcze nad tym zatrzymam, e, opracowanie wizy produktu dla wybranych pomysłów, które zostaną przedstawione osobom decyzyjnym w projekcie, na przykład dyrekcji. Ja jeszcze będę gdzieś tam do tego wracać, ale znowu zatrzymując się nad specyfiką pracy w instytucjach kultury, to Państwo też muszą, na pewno w zależności od instytucji, ta współpraca z dyrekcją musi, może być bardzo różna, ale to jest kluczowe, żeby na, na jakimś wczesnym etapie projektu mieć takie zielone światło od dyrekcji, Którą stronę my idziemy w tym projekcie? Co my chcemy zrobić? I też kluczowe jest ustalenie w ramach hierarchii organizacji, hierarchii instytucji, kto jest osobą decyzyjną przy przy podejmowaniu decyzji związanych z projektem. Zwłaszcza, że już po, trochę wybiegając, ale na etapie budowy też chcąc zachować terminy pewien taki dobry, dobry tempo projektu, no nie zawsze ta, ta taka decyzyjność, e, która jest oparta tylko na osobach dyrekcji, e, będzie dobrym rozwiązaniem, bo to po prostu będzie spowolniało cały proces. A jeżeli nam na przykład, e, już sobie dzisiaj powiedzieliśmy, tak, że mamy naszym w ramach tego e, wymyślonego przeze mnie teraz projektu, szybkiej wdrożenia, szybkiego rozwiązania w czasach pandemii zależy nam właśnie na szybkości, to ustalenie jak współpracujemy z dyrekcją i jaka jest decyzyjność, kto podejmuje decyzje na jakich zasadach jest bardzo ważne, bo to nam po prostu zaoszczędzi czasu na kolejnych etapach projektu. Mhm. I Projekt i specyfikacja, czyli to jest jeden z moich ulubionych e, etapów, ale proszę też zwrócić uwagę, że dopiero na trzecim etapie, już, jak już wybraliśmy e, ten produkt, tak? znaczy już jest, m, m, jesteśmy po jakimś procesie kreatywnym, e, jesteśmy po dyskusjach na temat odbiorców, jesteśmy po jakimś analizach, które pomysły są, dobre, które słabe i na które się decydujemy, dopiero na, na tym trzecim etapie wchodzimy na taki, e, dochodzimy do decyzji, że tak projektujemy stronę internetową albo robimy e, aplikację, albo, bo może być czasami tak, że nam nagle się okaże, że e, najlepszym pomysłem będzie po prostu zaktualizowanie albo mm, lepsze prowadzenie naszych kanałów społecznościowych na na, na naszej instytucji. I teraz, dlaczego... E, e, te, te kroki, które tutaj e, m, są przypisane do tego konkretnego etapu, one pewnie nie przy wszystkich projektach e, będą musiały być zrealizowane. To znaczy, jeżeli e, tworzymy stronę internetową, no to pewnie taki proof of concept, czyli... E, czy jeszcze sprawdzę, czy Państwo e, Określenie proof of concept jest dla Państwa jasne. To też się spotka już z takim określeniem proof of concept. Nie? Mhm. Mhm. Dobra. To, to, to już Nie mówię. I powiem na przykładzie. Nasz partner, właśnie agencja Superscript, dla Muzeum Powstania w Warszawie. Stworzyła taką instalację, um, teraz pewnie pomylę tytuł i za to bardzo Państwa przepraszam, ale e, instalację e, Zobacz mnie. Tak, znaczy to generalnie koncepcja tej, tej instalacji polega na tym, że o, osoba, która odwiedza muzeum, podchodzi do takiego dużego lustra i algorytm, który, który pracuje, na, podsta skanuje, znaczy na podstawie skanu twarzy Wyświetla zdjęcie powstańca, które w jakimś stopniu jest podobne do tego do twarzy osoby, która właśnie przegląda się w tym lustrze. I to jest, to jest projekt, który jest dostępny w, cały czas w Muzeum Powstania Warszawskiego i zdobył wiele nami. Ale zanim w ogóle superskrypt we współpracy z muzeum, do tego, jakby stworzyli ten projekt, jak już jakby powstał, powstała się ta koncepcja, że fajnie byłoby stworzyć coś, co z jednej strony by pozwoliło wykorzystać te zdjęcia, które muzeum ma, tak? nie jest w stanie, nie jest jakby fizycznie w stanie włożyć wszystkich zdjęć zgromadzonych, które dotyczą powstania warszawskiego, dotyczą osób, które uczestniczyły w powstaniu warszawskim i że dobrze by było stworzyć jakiś rodzaj jednak um, ekspozycji cyfrowej, które by te zdjęcia prezentował i który w jakiś sposób by tworzył taką relację między e, osobą, która odwiedza muzeum, to, że, że może jakby w jakimś sensie, może nie chciałbym um, może nie utożsamić się z powstańcją jest jakby zbyt dużo, ale rozumieją Państwo, o co mi chodzi, by stworzyć jakiś rodzaj relacji między odbiorcą a, a zdjęciem. No i powstał ten, ten, ten, ten pomysł, to w tym konkretnym projekcie ten Proof of Concept polegał na tym, żeby w ogóle sprawdzić, czy zdjęcia zgromadzone przez muzeum, ich jakość pozwala na zrobienie takiego, takiego jakby algorytmu. Także można zeskanować zdjęcie, nie zdjęcie tylko twarz i przypisać je do zdjęcia. I, jakby, i ten proof of concept, on jeszcze nie, nie posiadał, nie, nie, ta technologia opierała się na razie tylko na algorytmie, tam nie było jeszcze lustra, nie było skomplikowane instalacji, to był dosyć złożony Proof of Concept, ale mając sprawdzi sprawdzić, czy ten nasz pomysł jest, mówiąc kolokwialnie, rabialny. Czyli Proof of Concept to jest sprawdzenie tego, czy my jesteśmy to w stanie zrobić. I, i to jest na przykład, więc ten Proof of Concept, który dam przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, on był dosyć zaawansowany. Ale też to rozwiązanie cyfrowe, które powsta Muzeum Powstania Warszawskiego wdrożyło, to również było już za zaawansowane rozwiązanie i też chodziło o to, żeby uniknąć sytuacji, gdy już na etapie um, realizacji projektu, już na etapie bardzo zaawansowanych prac, nagle nam wychodzi, że właściwie nie jesteśmy w stanie przeprowadzić tego projektu. Z perspektywy instytucji kultury Proof of Concept może nie zawsze wymagać też takich rozwiązań, jakby dotyczyć sprawdzenia technologicznego rozwiązania, ale może też dotyczyć na przykład sprawdzenia, czy prawnie jesteśmy w stanie zrobić ten projekt. W tym sensie, bo jeżeli stwierdziliśmy sobie, że chcemy zwiększyć dostępność naszych zasobów, czy chcemy je udostępnić w internecie, i teraz nasz no i mamy właśnie te zasoby, no to też nasz Proof of Concept powinien zweryfikować, czy my mamy na przykład prawa, czy stan prawny tych zasobów, które posiadamy, jest na tyle uregulowany, że możemy te zasoby udostępnić w internecie. To teraz sprawdzam z Państwem tutaj na czat, czy teraz ta, ta definicja termin proof of concept jest dla Państwa czytelniejsza. Mhm. Super. Ale tak jak powiedziałam na początku, pewnie też nie zawsze przy każdym projekcie ten proof koncept um, jest wymagany, ale warto o tym, o tym, pa o, o tym pamiętać jako taki check um, Dobrze, i teraz um, opracowywanie specyfikacji funkcjonalnej oraz poza funkcjonalnych produktów. Ja się uśmiecham, bo wiem, że dla wielu osób no, pisanie specyfikacji jest taką trudną i, i, i rzeczą, i też taką, taką sytuacją, która um, sprawia wiele, wiele trudności. A przede wszystkim rodzi takie obawy: No, to teraz, jak my nie wypiszemy wszystkiego do tej specyfikacji, to przyjdzie jakaś firma programistyczna i oni na pewno nie zrobią tego, co my chcemy i na koniec dostaniemy coś, czego będziemy chcemy i jak to teraz ugryźć, no bo z jednej strony jesteśmy, nie, nie mamy tej wiedzy technologicznej, żeby przygotować taką specyfikację, z drugiej strony e, instytut, e, firmy informatyczne wymagają od nas jakiejś specyfikacji. Jak sobie poradzić tam, z, tym, e, z tym zadaniem? Mhm. I znowu oczywiście, są takie projekty, e, duże projekty informatyczne, do których E, specyfikacje powinno się pisać e, z, zatrudniając do tego odpowiednią firmę. Natomiast skupmy się, powiedzmy, na takich projektach, właśnie typu strona internetowa, typu e, nie, bardziej złożony portal internetowy, aplikacje. I teraz przejdziemy do. E, tak, te, teraz przydadzą się Państwu. Te kartki papieru z e, flamastrami e, lub e, długopisami. I mam takie zadanie dla Państwa: proszę narysować mi dom taki ładny. I ja też rysuję ten dom. Um, okay. Tak, to tu jest mój domek, taki najpiękniejszy, jaki jestem w stanie narysować teraz dla Państwa. I oczywiście, no tak, więc jeżeli, i zakładam, że każdy z nas, jak tutaj jest na tym czacie, może mieć zupełnie różne wyobrażenie na temat tego, co to znaczy dom i co to znaczy ładny dom. Ale jak to się ma do specyfikacji i też do takiego myślenia w kategoriach user status? Bo teraz, jeżeli ja bym, może, czy znaczy tak, właściwie można, do krócej stopce można. I teraz, bo gdybym mnie na przykład Państwu już powiedziała w ten sposób, że mój ładny dom, który chciałabym, żeby Państwo mi narysowali, ma dwa okna, dzięki którym w mieszkaniu jest jasno i jest świeże powietrze, ma drzwi, które sprawiają, że nikt się do tego domu nie włamie. Ma rozległy dach, bo mieszkańcy mojego domu marzą o strychu. Ma panele słoneczne, bo mieszkańcy mojego domu są eko. I oczywiście wciąż, jakby na poziomie realizacji, ta realizacja może być bardzo różna, ale tutaj dochodzimy do takiego właśnie pisania user stories, takiego rozumienia specyfikacji, które Państwo, niezależnie od swojej wiedzy technologicznej, mogą, mogą przygotować takiego rozumienia, żeby Chcemy coś zrobić, bo potrzebujemy takiej funkcji ze względu na, na potrzeby naszych odbiorców. I teraz, jeżeli ja na przykład na etapie strategii projektu uznałam, że w moim życiu ważne są. Mój dom ma być ekologiczny. Tak? I ma. Ma, mi dawać takie, ma być ekologiczne i ma dawać mi poczucie bezpieczeństwa i ten rodzaj potrzeby już od początku definiuję i mam w świadomości to wtedy tak, te dwa okna, że ma być jasne świeże powietrze, a zamiast kominu, który akurat narysowałam na tym obrazku, ja potrzebuję paneli słonecznych. I jeżeli Państwo dobrze odrobią tę pracę domową na wcześniejszych etapach, właśnie z takiego myślenia o odbiorcach i potrzebach, po co to jest? I rozpiszą User Stories. Ja też zachęcam o więcej na temat User Stories i tego, jaki można tworzyć w ramach o ten filmik, jest dostępna makieta. Zajdą tu Państwo wszystko na stronie Transformatora. Na stronie Transformatora Kultury. Że ja już, ale teraz w sensie, że ja już wykonałam tę pracę. Teraz w mojej jakiejś relacji z firmą IT, ja jestem w stanie wciąż, może nie, nie powiem jak, jak oni mają zamontować te panele słoneczne, ale ja będę wiedziała, że chcę mieć panele słoneczne, bo mój dom ma być ekologiczny. Yy, I też yy, oni mogą, albo na przykład, ja wiem, że chcę mieć drzwi, które sprawiają, że nic się do tego domu nie kłamie, bo chcę, żeby było bezpiecznie. I teraz firma IT może mi przyjść, zaproponować różne rozwiązania. Ja wiem, że będę mogła, nie wiem, możemy analizować w kontekście budżetu, w kontekście priorytet, priorytetów innych tego projektu, zaproponowane przez nich e, rozwiązania, ale ja wiem, że to co jest z jednej strony, ja wiem, że mi zależy na bezpieczeństwie, mi zależy mi na solidnych drzwiach i też moja ta firma informatyczna wie, na czym mi zależy, więc daje jej w ogóle szansę na zrozumienie tego, jaki rodzaj usługi mają dostarczyć. I ten rodzaj rozmowy nie jest rozmową taką zupełnie technologiczną. To firma IT ma do Państwa przyjść i wytłumaczyć, zaproponować rozwiązanie technologiczne, ale to Państwo mają rozumieć jak, jaka jest ta potrzeba, po co to jest, żeby później też uniknąć sytuacji, w której e, Firma IT stwierdza, że właściwie to po co wtedy drzwi są? Takie złe, To może trzecie okno i będzie ładnie. No. Sprawdzę, czy może tutaj są jakieś pytania z Państwa strony. A czy może ktoś z Państwa już miał takie doświadczenie przygotowywania jakichś specyfikacji albo wytycznych dla e, programistów, albo dla, dla firmy IT? Nicka te bietrze. No dobrze, to myślę, że możemy pójść krok dalej. Już on sobie piszą, Jeszcze inny. Mhm. To dosyć trudne doświadczenie. Ja rozumiem, tak. To, to jest tak, ten, ten, ten, ten, to, to nie, nie, nie zawsze bywa proste. Natomiast to, co jeżeli możemy sobie. Rozumienie tego, po co my coś robimy i rozpisując pewne rzeczy bardzo prostych, jednozdaniowych. Um, w takich właśnie historykach users, że ja mam, nie wiem, moja strona, zasoby dostępne na mojej stronie można wyszukać, bo użytkownik może wyszukać, łatwo, łatwo wyszukać, no to już nam, to jest coś, co otwiera nam jakieś pole do rozmowy z programistami. Mhm. I teraz organizacja, kolejnym, więc mamy specyfikację. W bardziej złożonych projektach oczywiście te specyfikacje będą wymagały przygotowanie wymaga dodatkowego wsparcia ekspo, ekspertów i ekspertek, ale teraz już mamy taki już konkretny fundament i czas zastanowić się nad, nad organizacją zespołu i zamówienia. Kroki, które kryją się pod tym, pod tym etapem, znajdą Państwo tutaj na slajdzie, Natomiast chciałabym bardzo mocno podkreślić um, wagę interdyscyplinarności zespołu i też to, że um, w sytuacji w takich jak i Państwo będą najczęściej, czyli takich, gdzie z jednej strony um, będą mieli Państwo w zespole takie osoby, które są, jej nazywamy tak domyślnie, osobami merytorycznymi, to znaczy na przykład osoby, które bardzo dobrze znają zasób instytucji, tak? ten zasób, który ma być udostępniany. I z drugiej strony tę to, to, to część zespołu, która jest odpowiedzialna za rozwiązania technologiczne, czyli programistów grafików, to tutaj jest bardzo ważna rola lidera projektu albo product ownera tego, tego projektu w stworzeniu dobrej komunikacji i dobrego rozplanowania zadań między tymi zespołami. A w idealnym świecie te zespoły powinny pracować razem. Może nie na wszystkich etapach, ale na pewno na takim etapie um, uruchamiania projektu, wzajemnego poznawania się i zrozumienia po co jest ten projekt i co ma się w ramach tej budowy, już etapu budowy wydarzyć, one powinny ze sobą przynajmniej rozmawiać, poznać się i e, jakby zrozumieć wzajemne oczekiwania. Um, uważam osobiście, że jest błędem, jeżeli na przykład realizujemy projekt dla Instytucji Kultury w ten sposób, że gdzieś tam daleko są kuratorzy, którzy przygotują na przykład opisy na stronę. E, opisy na stronę. A gdzieś tam w drugim końcu e, świata są programiści, którzy sobie programują. I powie, bo i jedynie, powiedzmy, że rola e, lidera projektu ogranicza się do, do tego, że wysyła maila do kuratorów. No jak tam, jak tam? Już napisaliście, bo za dwa tygodnie uruchamiamy strony i potrzebujemy tekstów. A Natomiast do programistów czy, czy zespołu właśnie technologicznego no to tylko sprawdzę, czy oni już tę stronę wyklikali, bo efekt tak prowadzonego projektu kończy się tym, że później się na przykład okazuje, że kuratorzy przygotowali bardzo długie opisy, które w żaden sposób nie są jakby po wgraniu na stronę, to nie wygląda dobrze. Jak wiesz, byłam w takich projektach i, i, i to, sprawia, że trzeba stąd, nie wiem, wprowadzać zmiany, wprowadzać inne rozwiązania technologiczne. Albo na przykład y, okazuje się, że y, y, nie wiem, programiści stwierdzili, na przykład, ma, że mają być filmiki, tak? Na, na stronie mają być dostępne filmy. Y, no i kuratorzy są odpowiedzialni czyli osoby merytoryczne y, y, mają dostarczyć filmy, a programiści mają udostępnić te filmy na, na stronie. I nagle się okazuje, że na przykład um, nikt nie, nie sprawdził, czy nie było ustalone, czy, czy jak te filmy mają być opublikowane, czy to jest tak, że te filmy mają na przykład najpierw trafić na YouTube, a potem być udostępniane pośrednio na stronie, co jest jakim takim jednym rozwiązaniem ale na, na przykład się okazuje, że osoby merytoryczne uważają, że nie powinno być tych filmów na YouTube, na przykład ze względu na prawa autorskie albo na jakąś taką inną wizję um, udostępniania materiałów instytucji w um, internecie, albo na przykład um, osoby merytoryczne bardzo ob, ob, jakby mają za złe albo nie rozumieją um, jakiegoś rozwiązania graficznego, które wprowadził zespół technologiczny i, um, być może na początku stworzenie takiego jednego zespołu, który łączy te, te wszystkie osoby, które też często mają różne kompetencje, mm, posługują się trochę innym językiem. I języku jeszcze będę na koniec naszej prezentacji. Bywa trudne, bywa też trudne dlatego, no bo to jest czas, bo to, zwłaszcza teraz w czasach pandemii trzeba też ludzi wszystkich po prostu jakoś zgrać, znaleźć dla nich przestrzeń, żeby wiem, mogli chociaż online raz na jakiś czas, na dwa tygodnie spotkać się i porozmawiać, albo jakby zapewnić jakąś taką dobrą, dobrą komunikację. Natomiast z mojego doświadczenia ja wiem, że znaczy ten, znaczy ten czas, który poświęcimy na to na początku, zaoszczędzimy na końcu że to znaczy, że właśnie unikniemy różnego rodzaju niedorozumień, e, innych oczekiwań, też e, mm, takiego poczucia, że właściwie to nie do końca tak miało być, że trzeba coś zmieniać i jest, e, pojawia się jakaś taka nieprzyjemna e, atmosfera. Ja tu jeszcze też e, do kontekstu zespołu. I budowania takiej drużyny, która ma nas przeprowadzić przez projekt, przez etap budowy projektu produktu cyfrowego, wpisałam prawnika i to nie dlatego, że tak się ubieram, bo jestem prawnikiem, więc też powinien być jeszcze prawnik, ale też zwłaszcza, i to jest naprawdę bardzo ważne, istotne w kontekście dużych projektów cyfrowych. gdzie już na przykład wchodzimy w proces POPC, proces taki bardziej złożony, gdzie budżety są kilkumilionowe i musimy wybrać dostawcę, to prawnik, żeby, dobry prawnik, żeby mógł napisać dobrą umowę, która zabezpieczy interesy instytucji, musi rozumieć projekt. I też przy takich dużych projektach, kiedy mogą być na przykład dotyczyć jakiejś w trakcie ich realizacji, mogą być wprowadzane zmiany w umowach, to dobry prawnik, który też trochę nadzoruje, czy wszystko, dobre, wszystko dobrze się dzieje w, w papierach, może być osobą, która nam bardzo pomoże. Mhm. Um, tak. I tutaj tak, jeszcze ten krok zmapowanie kompetencji, którym dysponuje instytucja. To warto to, to, to zrobić i też popatrzeć trochę na siebie, to Państwo uczestniczą czy w tym webinarze, czy pewnie w wielu innych, czyli też Państwo mają różnego rodzaju kompetencje, które e, mogą pomóc w realizacji takiego projektu. Mhm. Tak, i teraz już i teraz, i dopiero e, na piątym etapie na piątym etapie dopiero jesteśmy na etapie budowania konkretnego rozwiązania e, cyfrowego. I teraz um, chciałabym chwilę opowiedzieć Państwu o, o, o takich dwóch różnych podejściach do prowadzenia projektów. Są to z jednej strony metodyki kaskadowe, tak zwane waterfall, a z drugiej strony e, zwinne metodyki. I najpierw może takie pytanie, czy ktoś z Państwa już pracował albo po prostu e, zna e, metodykę zwinną prowadzenia projektu? Digitalnie. Mhm. Tylko teoretycznie. Mhm. To to jeszcze może to, to widzę od pana Łukasza. E, pytanie, czy też. E, um, czy to nie powinno być tak, że np. informatyk? Może to pytanie od pana Adama zostawię sobie na koniec. Um, tak, I jeszcze um, uh, tak, w takim razie, um, jeżeli chodzi o inne metodyki, które teraz są no jakby od dłuższego czasu, powiedzmy, są takim dosyć, no nawet nie modnym, tylko takim dosyć jakby, oczywistym sposobem rozwiązywania e, prowadzenia projektów cyfrowych, no to to może być albo metodyka Scrum, albo w ogóle, no, tak, najczęściej to będzie metodyka Scrum, ale Teraz nie zawsze taka pełna, taki typowy Scrum jest możliwy do zrealizowania, do wdrożenia w ramach instytucji kultury, no bo jednak metodyka typu Scrum, ona zakłada, że jest bardzo mocno ta decyzyjność przeniesiona za projekt na tzw. produkt product ownera. I w sytuacji instytucji kultury, która jest instytucją hierarchiczną, nie zawsze jest to, E, takie rozwiązanie jest możliwe. Natomiast, jeżeli mieliby Państwo dzisiaj po, te, po tym webinarze wynieść taką jedną rzecz na temat tego, na czym polega, jakaś, jaka jest różnica między zwinną metodyką a metodyką kaskadową, jak, jaki jest clue metodyki zwinnej, to jest to inter interakcyjność rozumiana w ten sposób, że my jesteśmy cały czas w takim Obiegu, tworzymy jakiś element produktu, sprawdzamy go i przechodzimy do następnego etapu. I teraz znowu wrócę do naszego domu, żeby to lepiej wytłumaczyć. W takim najbardziej klasycznym ujęciu metodyki kaskadowej, na pytanie narysuj mi dom ładny, ona wyglądałaby tak że najpierw byłby taki etap, że do mnie, jako osoby, która mówi, no chcę mieć ładny dom. Przyszłaby grupa analityków i zebrała mi wszystkie te właśnie potrzeby, co to znaczy, że dom mój jest ładny. I zebrała całą listę funkcjonalności. Potem z tą listą funkcjonalności poszłaby do programistów, którzy by zaczęli ten mój dom na podstawie tej listy, listy funkcjonalności tak budować, budować, budować, budować, budować, budować. Potem, jak oni by już to zbudowali ten dom, wyszłaby grupa testerów, i oni by sobie tak testowali, testowali, a to że czy okna działają, a to czy te drzwi są takie super bezpieczne, i tak dalej, i tak dalej. Ja na końcu bym została zaproszona, no tutaj jest pani do. I teraz, jeżeli ja nagle by się okazało, i to jest taki: najbadam no tego rozwiązania, i takim głównym powodem, dla którego jednak zwinne metodyki są efektywniejsze, jest to, że jeżeli ja dopiero na samym końcu widzę efekt, jako użytkownik, jego odbiorca, no to może się okazać, że ja powiem, ale zaraz. No, te, no nie wiem, że coś mi nie pasuje. Nawet nie dlatego, że um, ekipa, który, że, że ja zmieniłam zdanie, tylko gdzieś na etapie komunikacji źle zrozumiano moje potrzeby. Albo ja mówiąc, że właśnie, że chcę mieć drzwi, które sprawiają, że nikt się nie głamie, no to dostałam takie żelazne, mocarne drzwi, ale bez wejścia dla kota, bo nikt mi nie zapytał, że ja mam kota. Albo przez ten okres między testowaniem, między zbieraniem informacji, czego ja potrzebuję, do etapu zapraszamy Panią do domu, okazało się, że właśnie wydarzyło się to, że zadoptował kota. I może to brzmić zabawnie, ale właśnie dokładnie to się działo przy takich klasycznych projektach waterfallowych, które trwały bardzo długo które zwykle, tam pojawiły się właśnie problemy komunikacyjne, bo jedną grupą była grupa, oso osobną grupą były właśnie osoby biznesowe, które mówią, co chcą, czy ch że chcą w dom, domu. Osobną grupą osób były oso byli analitycy, którzy odbierali tam, tworzyli tam specyfikację, tworzyli jakąś listę funkcjonalności. Nie, nie, znaczy, eliminowanie ikoty. No tak, no to to jest jakieś rozwiązanie. Osobną grupą byli programiści, którzy programowali. Osobną jeszcze grupą byli testerzy. I na tej linii, jeżeli no, mają na pewno Państwo e, doświadczenie pracy z różnymi grupami o różnych, o różnych kompetencjach i po prostu Państwo wiedzą z doświadczenia, że re, czy zjawisko głuchego telefonu przy takiej liczbie osób jest, jest bardzo możliwe i to jest, jakby, to jest więc problemy komunikacyjne i zrozumienie tego, czego my naprawdę potrzebujemy, bo jednym, jest jakby jednym minusem, jednym zagrożeniem związanym z realizowaniem projektów waterfallowych, a drugi problem przy projektach waterfallowych był taki, że one trwały po prostu za długo i przy szybko zmieniających się technologiach i przy szybko zmieniających się Potrzebach biznesowych, nagle się okazywało, no, że po prostu nie wiem, w międzyczasie no super, że nawet mi programiści stworzyli te, mam ten super dach z panelami słonecznymi, ale okazało się, że jest jakiś inny sposób dostarczania do domu zielonej energii. Po prostu, bo, bo oni budowali ten dom przez 5 lat i okazało się okazało, się, że jest jakieś inne, inne rozwiązanie, z którego można było skorzystać. Więc w ten sposób wypracowano zwinne metodologie. Teraz właśnie ta interakcyjność. Z innych metodologiach one charakteryzują się tym, że umawiamy się. No dobrze, to chce pani dom, tak? Ok, mamy jakąś listę funkcjonalności, nawet niech ona na będzie taka. I teraz ustalamy. Dwóch tygodni, zwykle w tak, dwóch tygodniowych sprintach, w jakimś odcinku czasu, co po kolei robimy. I teraz załóżmy, że właśnie w tym tygodniu pracujemy nad oknami. I w tym zespole, który pracuje yy, i ustalamy sobie, jakie te okna mają być, przez dwa tygodnie staramy się stworzyć okna. I ja po tych dwóch tygodniach widzę, czy te okna działają, czy nie czy to jest w porządku, czy nie. I od początku też w projektach zwinnych nie ma żadnych osobnych drużyn, osobnych grup, że osobno są analitycy, osobno są programiści, osobno są graficy, tylko tworzymy jeden zespół, który zastanawia się nad moimi oknami. I dzięki temu, jeżeli właśnie nad oknami się zastanawia i projektant, i murarz, które jak ma to wszystko zadziałać. Czyli nie ma tak, że e, projektant okien wymyśla sobie superfensji okna, a murarz e, dopiero na etapie realizacji projektu mówi, ale to się nie, nie zmieści się. Tak, nie, nie, ma, nie ma takiej opcji, żebym ja tak wymurował tę ścianę, żeby tam wsadzić to okno. Tylko oni od, od początku we dwójkę pracują nad tym, żeby połączyć różne potrzeby i zaprojektować takie rozwiązanie, które będzie realizowane i też mieściło się w budżecie, bo też to, co jest plusem z innych z takich metod, gdzie my na bieżąco weryfikujemy efekt. I taki efekt, czy on jest tym, czego potrzebujemy, jest to, że my możemy na bieżąco weryfikować budżet czy i sprawdzać, ok, być może z jakiejś funkcjonalności trzeba zrezygnować. Może muszę się pogodzić z tym, że jeżeli w moim budżecie no to no ten rozległy dach to tak nie bardzo, że po prostu nie będzie strychu, że albo wybieram strych, albo panele słoneczne, albo z, wybieram jakąś inną opcję, bo okazało się, że na realizację drzwi antyłamaniowych spy, poświęciliśmy zbyt dużo czasu, więc z zwinne metodyki pozwalają na takie bardzo na bieżąco tu i teraz weryfikowanie czasu, które jest poświęcony na dane rozwiązanie, w kontekście właśnie budżetu. Mhm. I teraz, czy to znaczy, że metody typu waterfall są złe i nie należy ich robić? Nie. E, zwłaszcza w takich dużych projektach, one są nawet czasami wymuszane z powodu e, ustawy o zamówieniach publicznych. I jakby taką klasyczną metodologią waterfallową jest PRINCE. Natomiast, e, i też e, nie, nawet w takich prostszych projektach, takich, no, że my bardzo dobrze wiemy, co my chcemy, że my chcemy stronę internetową, która ma naprawdę wyglądać w bardzo określony sposób i że tutaj mm, nie ma jakiego, no, że, że może nie tyle, że chcę dom, ale chcę okno, tak? po prostu, że chcę, żeby ktoś mi narysował okno i mam do dokładną listę tego, tych wymagań, jak to, to, to okno ma wyglądać, to pewnie nie muszę, nie muszę tego rozpisywać na e, e, kolejne iteracje. Też e, czasami właśnie w tych dużych projektach w POPC ta, ten prins jest wymuszany, ale to może po prostu oznaczyć, ok, cały projekt jest w jakimś sensie realizowany waterfallowo, natomiast my w ramach tego projektu jesteśmy, jesteśmy w stanie wyodrębnić kawałki, które będą realizowane w metodykach z wini. I też prawo e, zamówień publicznych pozwala na takie e, rzeczy. Już teraz może nie będę w to wchodzić, bo to są dosyć duże niuanse. Mam natomiast, e, chciałabym tylko sprawdzić, czy po tym moim wyjaśnieniu, Państwo zrozumieli różnicę między metodyką waterfallową a z główną. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Super, to ba bardzo mi to e, cieszy. Ja też e, jutro, Natalia, o tym mówiła, jestem mój dyżur o 9.30, więc e, myślę, że też w bardziej zniuansowanych tematach mogę tutaj udzielić bardziej konkretnych informacji albo wskazówek. Mm -hmm. tak, to idziemy do tego mojego ładnego domu, e, czyli mamy budowę i teraz życie po wdrożeniu. To jest super też etap, ale ten etap jeszcze bym się zatrzymała e, poprzedza testy z użytkownikami i to jest obowiązek. Znaczy nie ma takiej opcji, że Państwo, niezależnie, absolutnie niezależnie na jaką metodykę się Państwo projektowo zdecydują, nie ma takiej opcji, że Państwo kończą produkt, nie pokazując go wcześniej grupie docelowej. I teraz też jestem jakoś tak na świeżo potem, bo, bo w ramach Pracowni Otwierania jak, Pracowni Otwierania Kultury, realizujemy teraz bardzo ciekawy projekt z mieszkańcami, w, z mieszkańcami Solejówka, z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Solejówku. Jest to efektem tej współpracy, co by nam powstać, porta Solejówek po sąsiedzku. No i tak, stworzyliśmy, jesteśmy już na takim etapie, że stworzyliśmy dosyć zaawansowaną stronę internetową, są tam dostępne zasoby muzeum i biblioteki. No i w piątek i w poniedziałek przeprowadzaliśmy z, testy z mieszkańcami I były Byli to wolontariusze e, muzeum, którzy dali nam bardzo, bardzo ciekawy feedback I mamy spory do poprawy. Ale też jest tak, że to, że my mamy teraz coś poprawiamy, nie wynika z tego, że, że popełniliśmy jakieś błędy. Tylko dopiero no, taka jest specyfika projektów. I to nie tylko projektów cyfrowych, ale no nie wiem, nawet jeżeli piszemy teksty, e, jakieś artykuły, no to zawsze musi się wydarzyć korekta. Tak? Znaczy, że, że osoba, która pisze tekst nie jest w stanie wyłapać swoich wszystkich błędów, czy jakichś niedociągnięć redakcyjnych. I tak samo ta musi jest przy projektach cyfrowych, tylko po prostu skala tego sprawdzania jest trochę inna, bo dostaliśmy fantastyczny feedback od mieszkańców. Był dobry, pomocny, ale po prostu je na przykład zobaczyłam, już mówię na, na takim bardzo konkretnym przykładzie, że żaden z testerów Sulejówka, który przeklikiwał się przez stronę, nie kliknął w mapę, która jest jakby kluczowym elementem tej strony, w taki sposób, w jaki ja i zespół projektowy to wymyśliliśmy, po, po prostu. I to, że mieszkańcy i użytkownicy tej strony korzystają z niej inaczej, niż my założyliśmy, no, tak, no trudno to sobie to, to, to, to przewidzieć. Ale dzięki temu feedbackowi wiemy, aha, jeżeli oni będą tak tą stronę przeglądać, no to musimy tutaj coś zmienić i poprawić. I na tym etapie, tak jak my mamy zaplanowany ten proces, że są testy, mamy jeszcze czas, sobie spokojnie to wdrożymy, znowu to zweryfikujemy, tak, w ramach takiego właśnie tych, tych, tych sprintów, to wiem, że w dniu premiery dostarczymy produkt, który no, będzie spotykał się z, z, z oczekiwaniami wszystkich zaangażowanych stron. I strony instytucji, ale też osób, które docelowo mają korzystać z tego e, zasobu. O, super. Czy nie dało rady wyeliminować tego na wcześniejszym etapie? Nie. <gry> e, to znaczy... Mm, w ramach metodyki zwinnej te testy są cały, cały czas. To znaczy w ramach właśnie takiego dwutygodniowego sprintu zawsze jest ten jeden dzień na, na, na, na przeprowadzenie testów, tych rzeczy, które już się udało wdrożyć. Ale to muszą, natomiast ten etap, w którym my już mamy coś prawie znaczy, To jest właśnie kluczowe przy, przy planowaniu projektów cyfrowych. Musimy to za, my te projekty musimy zaplanować tak, żeby znaleźć, już mając takie poczucie, że prawie skończyliśmy, dajemy sobie jeszcze czas na przetestowanie danego rozwiązania z użytkownikami końcowymi. Bo my, nawet jeżeli akurat ten konkretny, nie wiem, rzecz, mogłam, we, mogłam ją wyeliminować wcześniej, to całej masy innych nie i jakby nie jestem w stanie i uważam, że żaden człowiek nie jest w stanie, będąc tak głęboko osadzony w projekcie, ograniczonym też przez swoje nawyki i zachowania, przewidzieć i zrozumieć, jak ten użytkownik po drugiej stronie, ten docelowy, faktycznie będzie korzystał z mojego produktu. I to jest też Powiem szczerze, że mnie projekty cyfrowe nauczyły takiej dużej pokory i dużego zrozumienia i akceptacji dla różnorodności tego, jak ludzie się uczą, komunikują i korzystają z narzędzi. I, i, I trzeba to po prostu zaakceptować, i to oznacza po prostu, że musimy te testy robić. I to, co jest ważne, to jest moja opinia, że super jest jak można właśnie przy tych testach z użytkownikami yy, no być obok, znaczy yy, jako product owner czy lider projektu, obserwować to, jak oni faktycznie, fizycznie przeklikują się przez naszą stronę. I też chciałam jeszcze tylko jedną rzecz podkreślić, bo może to, to jest mylące, że czym innym są testy, które mają wyeliminować takie błędy, to znaczy, że ja się loguję, miałam się zalogować, ale się nie, zalog, nie mogę zalogować. Albo że dana klikam tutaj i coś nie działa. To faktycznie pewnie możemy, od tego są testerzy. To pewnie też lider projektu może czasem przeklikać przez to, tak, żeby był na bieżąco, co się dzieje. To też pewnie zamy, No i, I te testy, takie na zasadzie, które mają wyeliminować błąd, to jest jakby jedno. Ale jeszcze czymś innym, i właśnie to też jest kluczowe, są testy właśnie z użytkownikami. Mają po prostu na koniec powiedzieć, czy ten dam faktycznie pasuje, trzymając się tej metafory domu. Ale kota można wcześniej wyeliminować. No, Nie, nie wiem. Mam. Dobrze. I teraz jeszcze to życie po wdrożeniu. To jest bardzo ważny etap i taki też kluczowy etap dla Instytucji Kultury, bo. Mając na myśli życie po wdrożeniu, chodzi o to, no dobrze, no i mamy, bo jest taka tendencja, którą ja po prostu obserwuję w z instytucjami kultury, że myślimy o tych, no, że, że trochę myślimy o tych aplikacjach, narzędziach cyfrowych, trochę jak o premierze Jakiegoś y, rozwiązania. To znaczy jak, jakieś wystawy. To znaczy jest pełna mobilizacja do dnia premiery, a później, no to już mamy. Tak, już, już nie musimy. No, nie, wiem, już jakby, że produkt jest skończony i projekty cyfrowe w tym sensie się nie kończą. To znaczy m, już na etapie budżetu, tworzenia, czyli właściwie no dziś nie bardzo już na etapie wizji produktu. Trzeba uwzględnić to, że owszem, jak ja my mamy stronę i na przykład decydujemy się na aplikację, no to to oznacza na przykład, że my w budżecie musimy za, zarezerwować sobie środki na to, żeby tą aplikację regularnie aktualizować. Albo my musimy też zastanowić się, że nawet jeżeli my przeprowadziliśmy te testy z użytkownikami, to my wciąż musimy badać i reagować na to, jak ci nasi użytkownicy Um, korzystając z, naszej, z, naszej, z naszego rozwiązania, z naszego produktu cyfrowego. Do, w tym może nam pomóc analiza Google Analytics, statystyk, strony itd. itd. Ale że to, o czym chciałbym, chciałbym podkreślić, że to nie jest tak, że my... Jakby, strona internetowa nie jest książką, którą napisaliśmy, teraz możemy odłożyć e, na półkę. E, też y, przy tworzeniu umów z dostawcami IT, ten etap musi zostać zabezpieczony, to znaczy nie wystarczy tylko wpisać do umowy zasad gwarancji, tak? że tam przez pół roku obowiązują zasady gwarancji, a y, y, produkt jest na gwarancji, bo to jakby nic y, nie, nie mówi, trzeba ustalić jasno, że no dobrze, Mija trzy miesiące od y, uruchomienia portalu, strona nie działa. Kto się tym zajmuje? Kto pilnuje tego, żeby strona była aktualizowana? Kto, y, do kogo się odzywamy właśnie w sytuacji, kiedy coś nie działa? Ile czasu y, na reakcję, na naprawie błędu ma nasz dostawca? I tak dalej, i tak dalej. I też um, bardzo polecam Państwu, to znaj znajdą Państwo na stronie właśnie też Transformatora Instytucji Kultury. E, elimin tak, eliminowanie... Mm -hmm. e, na stronach Instytucji Transformatora Kultury znajdą Państwo wywiad z Malwiną Rozwadowską z Narodowego Archiwum Cyfrowego, która mówi o tym, że, że to jest bardzo ważne, żeby na, tym, na ten etap mieć przewidziane środki, bo Nagle się okaże, że po miesiącu funkcjonowania danego produktu okaże się, że bardzo chcielibyśmy wdrożyć jakąś nową funkcjonalność, która będzie dużo, jakby sprawić, że ten produkt będzie jeszcze ciekawszy i fajniej jest mieć na to po prostu środki. Czyli my myśląc o projekcie cyfrowym i planując ten, ten, ten, ten projekt. Nie, nie, nie, nie planujemy tego tylko do etapu e, premiery. Mhm. Czy są jakieś pytania? Mhm. To jeszcze może e, Państwo mogą zastanowić się nad pytaniami, a ja chciałam że tutaj, już tak, na koniec. E, podzielić się tym, takim bardzo od serca i bardzo wprost rzeczami, którymi, których ja się nauczyłam e, na temat prowadzenia pro, projektów cyfrowych. Powinnam o tej pokorze i takim, e, takiej uważności na, na różnorodność, na to, jak bardzo jak ludzie się różnimy, ale też oprócz tego zabrałam takie siedem właśnie Lekcji, które ja wyciągnęłam z, z mojego doświadczenia i pewnie 7 lekcji czasami trudno może wpisać w konkretną metodologię, ale to jest coś, co bardzo mi się też, jak już, jak się już, jak już odrobiłam te lekcje, to one mi bardzo e, pomagały w dowożeniu projektów do końca z sukcesem. Po pierwsze, uważaj na to, uważaj na przecież to oczywiste. Nie ma czegoś takiego, jak oczywi słowo oczywiste w projektach IT. Tak jak już mówiłam, i mam nadzieję, że to mocno wybrzmiało w tej prezentacji, ludzie, zespoły, które pracują nad... Znaczy projekt IT, projekt cyfrowy to jest interdyscyplinarna przygoda. To jest przygoda, w której uczestniczą ludzie o różnych kompetencjach, w różnym rozumieniu rzeczywistości, w różnym wyobrażeniu, posługującym się różnymi językami. To jest dokładnie tak, jakby państwo stworzyli projekt, który jest międzykulturowy, w którym być może wszystkie osoby posługują się językiem angielskim, ale każda z osób jakby pochodzi z innego kręgu kulturowego, i jednak ten angielski jest trochę różny. Dokładnie tak samo jest z, z projektami cyfrowymi. Jeżeli my na pokładzie mamy Programista, grafika, osobę odpowiedzialną za UX i jeszcze osoby merytoryczne, w tym sensie kuratorów, to trochę tak, jakbyśmy mieli ludzi z Brazylii, Chin, Korei i, i Polski. Po prostu różne, różne doświadczenia różne i różny język, bo nawet słowo, tak to mówię, słowo raport tak, albo słowo, Słowo raport dla kuratora i dla programisty to będą zupełnie różne, zupełnie inne wyobrażenia będą się kryły pod tym słowem. Dlatego nie bójcie pytać. I to też dla mnie było, to też trochę jest związane z tą pokorą, że tak, no czasami trzeba pytać się o to, co niby jest e, oczywiste i e, być taką osobą, która. Przychodzi do programisty, przychodzi do grafika, ale dlaczego tak? Nie chodzi o to, żeby teraz y, programista tłumaczył miłości kodu, ale żeby on też umiał, i moim zdaniem można do niego tego wymagać, wytłumaczyć, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej. Dlaczego to tak ma być? I to też sprawia, że po prostu się uczymy. Uczymy w tym procesie, jak powstają narzędzia cyfrowe. Trudne rzeczy nie powinny być długo rozwiązywane. To jest taka dla mnie taka lekcja, którą adresuję bardzo mocno do liderów projektu. I zdarzają się takie sytuacje, że na przykład mamy, jest jakiś taki problem z wdrożeniem jakąś funkcjonalnością. I nasz programista mówi: tak, tak, pracuje nad tym. I tak mówi ja na przykład jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień. Jakiś, jakaś funkcjonalność po prostu jakoś nie jest wdrażana. I niby wszyscy na niej pracują, ale one jakby wciąż nie istnieje. Warto się wtedy przy tym zatrzymać. I powiedzieć, takie sprawdzam. Nie chodzi o to, żeby teraz kogoś rozliczać, ale chodzi po prostu o to, bo być może wszyscy jesteśmy ludźmi. Być może.. Problem z wdrożeniem tej funkcjonalności wynika z tego, że my gdzieś źle się zrozumieliśmy. Czyli mam zupełnie inne wyobrażenie na temat tego, jak to ma działać, a zupełnie inne wyobrażenie mam. Eee, za, zaraz jeszcze powiem o tym. Eee, dzięki za tę uwagę. Eee, o, od panie Wy, za chwilę jeszcze o tym powiem. Eee, ważne, e, dzisiaj może nie zrozumieliśmy. Może trzeba zrobić spotkanie w większym gronie i przyjrzeć się tej funkcjonalności. I też za to ja lubię takie wyzwinne prowadzenie projektów, bo jak mamy taką interakcyjność co dwa tygodnie, czy pewnie, pewnie jakąś regularność w przeglądaniu rzeczy, które już zostały zrobione, a które jeszcze wiszą, to wiemy, gdzie zaczyna się robić czerwono. Czyli to nie jest tak, że na przykład miałem trzy miesiące, i my dopiero po trzech miesiącach się orientujemy, że jakaś ważna funkcjonalność nie została wdrożona i dopiero po trzech miesiącach się okazało, pokazuje, że ona nie została wdrożona dlatego, bo jej wdrożenie jest zbyt trudne i właściwie to nam się nie budżetuje. Więc ja zachęcam do takiego na bieżąco weryfikowania, co jest trudne w projekcie, nie przeciągania tego, że, że to będzie tak, no dobra, to, to popracuj na tym za dwa miesiące i zobaczymy, co, co, co dalej z tym. Może trzeba to z kimś skonsultować. Zawsze testuję z użytkownikiem końcowym, o tym też mówię sporo i mam nadzieję, że Przekonałam Państwa do tego. Zakładaj dobrą wolę, dbaj o komunikację, atmosferę z To jest bardzo ważne. I e, tak, ja nawet kiedyś jeszcze właśnie bardziej pracowałam e, w wiem, kancelarii prawniczej, która zajmowała się kontraktami IT, to nawet e, było tak, że w umowach wpisywało się takie specjalne e, klauzule, to, to, to przy dużych kontraktach cyfrowych, że jeżeli no, tutaj kultura firmy nam się nie zgrywa, no, to może Ci go się rozstać. Ale tutaj chodziło też o to, że um, ta no, realizacja projektów cyfrowych to jest przygoda. I um, to z doświadczenia wiem, że większość jakichś problemów um, też takiej na linii klient dostawca. Instytucja, zespół projektowy, programiści nie wynika z tego, że ktoś tu jest dla kogoś złośliwy, niemiły albo po prostu zwyczajnie chce oszukać, tylko na przykład pojawiają się problemy komunikacyjne albo ktoś czegoś nie zrozumie. I że naprawdę warto to jakby z takiego założenia, że zbudować taką atmosferę w zespole, że gramy wszyscy do jednej bramki. I że chcemy zrobić dobry produkt. Um, I tutaj wydaje mi się, że no, tak jak zdaję sobie z tego sprawę, że instytucje kultury może nie mają takich budżetów jak duże firmy, które faktycznie przyciągają najlepszych, dzięki tym budżetom mogą przyciągać le, najlepszych ekspertów e, z, ze świata IT, ale z drugiej strony mają państwo jako instytucje kultury misję. Mają państwo często fantastyczne zasoby cyfrowe. Zasoby. Um, I to jest też coś, nad czym, o czym wydaje mi się, że warto tutaj pamiętać. Bo być może właśnie w ten sposób mogą Państwo zadbać o pewną atmosferę w zespole i takie poczucie, że to, co ci ludzie mają dla Państwa zrobić, ma sens. I przy, może nawet zaprosić czasem, może jakimś rozwiązaniem, rozwiązaniem tutaj zaprosić do firmę, z którą Państwo chcą współpracować, do, do siedziby instytucji, pokazać dlaczego coś jest ważne, pokazać um, te nie, nie zdigitalizowane zasoby, ale te fizyczne zasoby, żeby um, też się trochę lepiej dzięki temu poznać i żeby ta druga strona zrozumiała, um, po, co, to, po co, co się robi. I że tutaj naprawdę nie, nie chodzi o to, żeby po prostu dostarczyć kolejny nudny produkt, tylko Zrobić jakąś fajną rzecz dla, dla kultury. Um, tak, to by projekty nie były przyciągnięte, to jest taka uwaga. Też wydaje mi się, że ona jest ważna w kontekście instytucji kultury. Trochę o tym mówiłam. Jest tak, im dłużej trwa projekt cyfrowy, realizacja produktu, tym on jest po prostu droższy. I czasami jest tak, że ze względu na pewną hierarchię i obieg dokumentów, obieg decyzyjności w instytucjach kultury, pewne rzeczy się przyciągają. Na przykład, no właśnie no nie zrobili Państwo te testy te z użytkownikami. Pojawiła się jakaś lista funkcjonalności, propozycji zmian e, do, do wdrożenia. To może się wiązać ze zmianami w budżecie. No Ale to też może się wiązać z, z tym, że no, mówiąc kolokwialnie, dyrektor musi to zaakceptować, a na przykład jest bardzo zajęty, i tak dalej, i tak dalej. I warto um, o tym, jakby przemyśleć te trudności, ten, jakby, jakiś um, e, sposób podejmowania decyzji w instytucji. Jeżeli jest taka możliwość, to tam, gdzie to można skrócić, albo umówić się na pewno jakieś rozwiązania, albo już na przykład na etapie e, planowania projektu, no, jakby nie nie planować testów bezpośrednio przed urlopem osób decyzyjnych, no bo to doprowadza do takiej sytuacji, że no dobrze, no zrobiliśmy te testy, ale teraz ktoś jest dwa tygodnie na urlopie i nagle mija miesiąc od testów do, do jakiejś pracy z wdrożeniem funkcjonalności. I to prowadzi do tego, że już my, my trochę zapominamy, tak? co tam było ważne, że wytraca się mm, pewna dynamika projektu i um, dbanie o tą dynamikę, zwłaszcza przy takich innych metodologiach, gdzie faktycznie chcemy utrzymać ten taki dwutygodniowy sprint, robimy, testujemy, wdrażamy, e, jest ważne, bo po prostu to też wpływa na budżet. I e, siódma. Lekcja, że właśnie to ta rezerwacja budżetu na życie po wdrożeniu. Jeszcze wezmę wyka, KB, bo to jest za przepraszam, ale to jest szansa dla Państwa, żeby się zastanowić nad pytaniami. Mhm. Ehm. Tak. Um, tak, na pewno y, przy, podpis tak, y, y, przy podpisywaniu umowy powinno być jasne, w jaki sposób będziemy realizować projekt. Y, wiem, że nie wszyscy prawnicy się ze mną zgodzą. Ja miałam takie historie, gdzie prawnicy mieli inne zdanie na ten temat, ale uważam, że to powinno być jakby z umowy jasno powinno wynikać, w jaki sposób my pracujemy i czy my się umawiamy na to, że dostawca nam będzie dostarczał coś co dwa tygodnie, czy nie. Więc to jest jakby jedna rzecz. I tutaj jeszcze a propos tego, co pani Ewa pisała, że w dużej filmie IT nie doświadczymy raczej dostępu do produkcji. To jest prawda, ale wtedy po prostu budujemy dobrą relację z product ownerem, osobą, która jest odpowiedzialna za Cały za, za, za zespół. Problem jest to po stronie dostawcy. Mhm. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja pozwolę się połączyć sobie teraz na tym etapie, dlatego że wynotowałam parę pytań od pana, o, od Adama Obrzylczyka. i do pana Adama, czy e, e, chciałby pan powtórzyć jakieś pytania, czy znalazł pan odpowiedź na narracji Karoliny? E, bo z pana strony pojawiły się takie trzy, czy powinno być tak, że informatyk, który ma w projekcie, powinien poświęcić chwilę z osobami, dla których pracował? I przypatrzeć się ich pracę, eliminować bagi w oprogramowaniu, które widzieliśmy i na etapie planowania już zrobiliśmy środki na rozwój. Panie damię, jakby Pan napisał nam na czacie, czy, czy jakby któreś z tych pytań nadal jest aktualne? Tak, na etapie planowania już zrobiliśmy środki na rozwój. Mhm. hm <laughs> Czy rozumiem, że to wyczerpuje nam pytania do, do Karoliny w dniu dzisiejszym, w kwestii jej prezentacji. Mam jest ma jakieś pytania, a pani Urszula? Lepiej tutaj, pani Urszula, lepiej ogólnie. To to, właśnie to jest tak, że oczywiście to zależy od specyfiki projektu, więc z innych, ale miałam już tutaj jakby generalizować to lepiej ogólnie. Natomiast chyba, że są takie rzeczy, które, um, no, co do których jesteśmy pewni. To znaczy na przykład to, że um, strona m, m, ma działać tak szybko, żeby obsługiwała jakąś ogromną ilość osób. gdzie tak, tutaj czasami widziałam takie umowy, w których były na przykład też bardzo konkretnie wpisywane czasy reakcji e, na, m, na błąd, tak, który które powinien być um, czas reakcji dla, dla dostawcy. I teraz, jeżeli tutaj pani pisze o tych, zmienić umowę aneksami. Jeżeli to jest możliwe, i to też właśnie dobry plan, to państwu przygotuje, w zależności od specyfiki projektu, zastanowić się, które z tych um, uznać, że na przykład jest jakaś część um, prac nad funkcjonalnościami, która nie wymaga aneksowania. To znaczy, żeby bo każdy aneks umowy wiąże się z czasem i, i jeżeli ja teraz mam taką sytuację, że no wymyśliłam, że chcę cztery okna, a trzy i na przykład ten, to nie wpływa znacząco na zmiany w budżecie, no to jeżeli ja, e, a umowa wymusza na mnie to, że ja muszę koniecznie podpisać aneks, żeby mieć te trzy okna zamiast dwóch, no to ja po prostu tracę czas, no bo to, to już wchodzi, ktoś musi to podpisać i tak dalej, i tak dalej. Więc e, tak, znaczy istotnym elementem, zwłaszcza w bardzo złożonych projektach, jest przemyślenie, które części projektów, e, zmian, jakie zmiany w umowie wymagają aneksów, a jakie nie. Tak, ja rozumiem tak, Natalia, że to wszystko będzie Tak, uchwało. tak, tak. Prezentacja będzie udostępniona, będzie udostępniona, ale nie w najbliższym tygodniu, dlatego że my musimy, proszę Państwa, zmontować ten filmik, dodać napisy i to chwilę nam zajmie. Dlatego będę rozsyłać Państwu informacje mailowo, kiedy już ten proces nastąpi. Te prezentacje ze wszystkich webinariów będą opublikowane na stronie właśnie naszego transformatora kultury i pracowni otwierania kultury. Także Informacje o tym, o tym dostaną Państwo na mailu. Mm -hmm. Podobnie jak inne materiały po tym szkoleniu. To ja życzę Państwu powodzenia i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I um, zapadam, że jutro może z niektórymi z Państwa się spotkam na tzw. dyżurze. Mm -hmm. Bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy za udział i zapraszamy do, na kolejne webinaria. Ja pozwolę szybko przypomnieć, że następne już 6 października o godzinie 11 i będą to wątki prawne związane z wyborem dostawcy i zamówieniem umów IT. Także zapraszamy serdecznie, a wszystkie informacje wspominające o tych wydarzeniach oraz podsumowujące pytanie weślę Państwu na maila. Dziękujemy mm -hmm. bardzo i do zobaczenia następnym razem.